Cześć, mam na imię Natalia i robię kurs kategorii A1 w szkole nauki jazdy Euforii w Wrocławiu. Jeżeli oglądałeś moje wcześniejsze filmiki, to wiedziałeś, że powinnam podjąć decyzję, czy kontynuować szkolenie, czy dać sobie po prostu spokój. Po razie z rodziną stwierdziliśmy, że będę próbować dalej. Ale jak widzisz, moje postępy są jak na razie mizerne, ale instruktor Jurek powiedział, że jeżeli pod tym filmikiem będzie 11 lajków, to dorzuci mi 4 godziny gratis, które mogą mi tutaj bardzo pomóc. Także liczę na Ciebie.